Nie mógł, tylko pokaż I się czyny, nie słowa Słowami do nich nie chciałaś Adamiary i obiekanki Ty sobie możesz darować Nie pisz, nie mógł, tylko pokaż Nie pisz, nie mógł, tylko pokaż Nie mów, tylko pokaż, nie pisz, nie mów, tylko pokaż, I się czyny. nie niech w tylko pokaż. Nie pisz, nie mów, tylko pokaż, I się czyny. nie niech w tylko pokaż. To nic nie zdziałasz.